Czy przyznając się do okazjonalnego picia jednego, dwóch piwek w tygodniu, masz szansę na odzyskanie prawa jazdy oczywiście utraconego za jazdę po alkoholu, czy nie jest to jednak zabawa z zapałkami, że różne rzeczy y, mogą z tego się wykluć, a nawet jakiś większy pożar. I zacznę tradycyjnie od zapytania mojego widza, w tym przypadku jednej Pani. Witam serdecznie, pisze z problemem y, braku dostatecznej wiedzy oraz jednoczesnej chęci pomocy osobie bliskiej i mam nadzieję, że będzie Pan uprzejmy coś nam doradzić lub pomóc. Mój mąż stracił prawo jazdy za alkohol 11 lat temu miał bardzo wysoki poziom ponad 2 promile i tak poukładał sobie po tym incydencie życie, że nie było mu potrzebne jego odzyskanie, jednak pod moim wpływem zdecydował się na ten krok, także tutaj cieszę się, że osoba bliska wspiera swoją drugą, że tak powiem, połowę. Mąż nie pije poza jednym, dwoma piwami w weekendy, zazwyczaj po ciężkiej pracy fizycznej w ogrodzie. Natomiast po uzyskaniu pozytywnych wyników psychotestów dla kierowców, zgłosił się do WOMP Sosnowiec. Tam po pobraniu krwi, i badaniach słuchu, wzroku, został skierowany na badania psychiatryczne. I niestety, odpowiedź WOMP brzmiała następująco po konsultacji psychiatrycznej, stwierdzony zaburzony krytycyzm odnośnie picia alkoholu. No, chodziło tu o to picie piwa, bo mąż uczciwie powiedział, że wypija jedno lub dwa tygodniowo. No, poniekąd, pomimo chorób somatycznych, które posiada, na które cierpi, czyli nadciśnienie tętnicze zdiagnozowane i leczone już od 15 roku życia, no i pomimo za zależywania leków. Lekarz WOMP przekazał nam informację, że mąż powinien się zgłosić do leczenia w poradni chorób uzależnień i do następnego badania za rok z udokumentowaną przez tą PTU roczną abstynencją. Oglądaliśmy wszystkie Pana filmiki, niestety po fakcie i wiemy, że nie poleca Pan odwoływania się od negatywnej decyzji WOMP Nie jesteśmy niestety ludźmi majątnymi. Każdy grosz się liczy dla nas w takiej sytuacji Nie wiemy jak postąpić. Bardzo proszę o poradę w swoim imieniu oraz męża z wyradzami szacunku. I skomentuję tutaj troszeczkę całościowo tę sytuację jeżeli masz podobną, to być może wyciągniesz jakieś wnioski. Można było tutaj podejść do WOMP-u na te badania kilkanaście lat temu. Pewnie prawko zostało już by dawno odzyskane, cała historia zapomniana. Natomiast pozostaje tutaj drugi problem, czyli kwestia szczerości w tej instytucji i jak widać, przyznawanie się do jakiegokolwiek picia nawet takiego okazjonalnego, no tego pacjenta, tego kierowcę postawiło na straconej sytuacji, natomiast na pewno szanse po takich zwierzeniach na odzyskanie prawa jazdy maleją. Lekarz sobie może interpretować to przyznanie się przez Ciebie do picia, w którą sobie stronę zechce, czyli w tym przypadku Psychiatra uznała, że jest to jakaś postawa naiwna, że mimo wszystko ten pacjent ma zaburzony krytycyzm do picia alkoholu i nawet jedno czy dwa piwa grozi mu tym, że nie daj Boże wsiądzie i zacznie jeździć. Prawda? Także no, poniekąd skłaniam się do tej wersji, że no, no, psychiatra mogła mieć rację, ale no, trudno mi powiedzieć też do końca, co tam było, ponieważ Mimo wszystko, stwierdzono wcześniej nadciśnienie, było jakieś leczenie, nie wiadomo jak wyszły wyniki badań laboratoryjnych, także no mogło coś sugerować, że z tym alkoholem nie jest zupełnie tak, jak tutaj jest mi relacjonowane. Co robić? No w zasadzie nie pozostaje nic innego, jak tylko dostosować się do zaleceń tego WOMP-u, jakoś tą abstynencję udokumentować, Także na tym kończę, jeżeli Ty miałeś sytuację, że przyznałeś się lekarzowi WOMP do okazjonalnego picia alkoholu, powiedz tutaj, napisz w komentarzu, jak to się miało odnośnie Twojej sytuacji, czy ułatwiło Ci odzyskanie prawa jazdy, czy utrudniło, czy nie miało żadnego wpływu, tylko po prostu lekarz to przyjął do wiadomości i nie zlecił Ci jakichś dalszych tam postępowań w poradni terapii a tym samym odsunął o rok odzyskanie twojego prawka. Jestem bardzo ciekaw mówię, są zuchy, które twierdzą, że przejście badań w wąt, to jest bułeczka z masłem Idziesz sobie tam z lekarzem, pogadasz, w kolejce się pośmiejesz Wszystko jest łatwo, miło i przyjemnie. No wiadomo, prawda jest zwykle gdzieś po środku, także mówił Darek Kraśnicki lekarz specjalista medycyny z transportu z Wrocławia Jeżeli Ci się wideo spodobało, daj lajka, daj kciuka zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.